Sprzedam to mieszkanie za 320, czyli 80 tysięcy zysku, mhm. niecały miesiąc czasu, więc myślę, że całkiem, Super. całkiem przyzwoicie. Najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których jakby nie na procesie najbardziej. Kupując mieszkania na flipa, część mieszkania nie nadaje się do niczego innego niż do generalnego remontu. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewien potencjał. Nie można się zakochiwać, zakochiwać w mieszkaniach, tylko zakochiwać w tym biznesie. Łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego, naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Przeszliśmy gdzie mówiłem dokładnie co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują i na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie. Błędy kosztowały mnie wiele tysięcy złotych. Zaciąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem, czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie, 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu. Trochę mi się dawało to abstrakcyjne, z tej niewiedzy. Decyzja była szybka. Po co czekać 3 lat? Jak możemy skasować tu i teraz? I tak zrobiliśmy. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Zaremba. Piąteczka. piąteczka Cześć. Piotr, Piotr jest osobą, która przez wiele lat pracowała w korporacji i z tej korporacji e, wyszła. Tak? I Piotr był dyrektorem handlowym e, w dużej firmie i jakby zarabiał bardzo dobre pieniądze. Mimo to postanowił to zostawić i to rzucić e, i zaczął robić flipy. E, I co ciekawe, robi te flipy e, na swoich zasadach i trochę po swojemu, e, używając innych narzędzi e, niż tylko tych, które ja mu pokazałem, ja mu dałem na warsztatach. Więc chciałem o tym porozmawiać, bo Piotr stał się ekspertem od hopcenzingu i zarabia na tym naprawdę bardzo fajnie, więc chciałem o, o tym pogadać. Piotrze, i jak to było, że e, jakby, czym w ogóle się zajmowałeś zanim jeszcze wszedłeś w biznes flipowy? Tak, ja przez e, całe życie pracowałem na etacie. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z działalnością gospodarczą, a tym bardziej z nieruchomościami. Ostatnie kilkanaście lat to było stanowiska kierownicze, gdzie zarabiałem, jak wspomniałem, rzeczywiście nieźle. Hmm. Można powiedzieć, że miejsce, w którym byłem, to miejsce, o którym wielu osób mogłoby gdzieś tam pomarzyć, takich osób, które myślą w kategoriach takich standardowych pracy na etacie, hmm. natomiast po kilkunastu latach uznałem, że trzeba coś zmienić, to był taki okres, który też się zbiegł z 40, czyli mm -hmm. takim pierwszym okresem podsumowań, co już osiągnęłem, a to chciałem osiągnąć, albo co nie udało się osiągnąć i stwierdziłem, że jeśli jest to czas na zmiany, to jest chyba ostatni dzwonek, żeby coś zacząć zrobić i jeszcze mi czas się tym nacieszyć. E, uznałem, że skoro chciałbym jakiś zmian i chciałbym budować coś dalej, bo jeszcze mam siłę, chęć, ochotę, to uznałem, że jeśli miałem budować dalej potęgę firmy, to mm -hmm. wolałem, żeby to była moja firma już mm -hmm. po to, żeby coś po mnie zostało. Po to, żeby móc sobie powiedzieć, ok, robię sobie, nie wiem, kwartał, kwartał, pół roku przerwę i ja mogę sobie na to pozwolić, muszę się, nie, muszę się nikogo pytać o to, więc... więc yy... Dużo rzeczy się nałożyło na to, hmm. być może Ale... też to kwestia jakiegoś, jakiegoś wypalenia, chęci zmian, zmiany być może branży, no i zacząłem szukać swojej drogi. A coś w tej pracy się wydarzyło takiego, że, że, że nagle jakby eee... szukać? Wiesz, no nie, jak, to, jak to w działach handlowych, w działach sprzedaży, ciągle szybciej, ciągle, ciągle więcej, no i po kilkunastu latach bycia w czołówce gdzieś zaczyna się zastanawiać, czy da się jeszcze szybciej, da się jeszcze lepiej hmm. i widzi, że ta ściana gdzieś się zbliża i żeby nie uderzyć w tą ścianę głową. Trzeba pewne fakty wyprzedzić, podjąć tę decyzję samemu mhm. zanim ktoś podejmie tą decyzję za Ciebie. Mhm, bo tak się też mówi często, że właśnie przed 50 już jakby tacy ludzie się z punktu widzenia firmy de dewalują, bo przychodzą młodzi, tak. młodzi gniewni, młode wilki i, tak. i trochę, trochę tych starych wilków próbują wygryźć, tak? Tak, tak właśnie jest, tak jest właśnie. Ja też to widziałem w, w firmie, w którym pracowałem, że rzeczywiście ta wymiana pewnie, czy później nastąpi. W związku z tym, no, tak jak powiedziałem, chciałbym sam podjąć decyzję i tą decyzję podjąłem, była ona no bardzo trudna. Mhm. Bo po kilkunastu latach siedzenia w tej ciepłej wodzie mhm. e, no, podjąć taką decyzję było bardzo trudno. Tym bardziej to otoczenie też miało wiele wątpliwości. Pamiętam, wiele osób mówiło: zastanów się, mhm. przemyśl, przecież nie masz źle. Po co ci to? <śmiech> masz tak dobrze. <śmiech> masz tak dobrze, a chcesz jeszcze lepiej, a możesz spać na beton i, i po, co, po co ci to? Natomiast wiesz, no, ta potrzeba zmian była tak silna, że, że no, nie było już jakby pytania czy, mhm. tylko kiedy i co zrobić. No żeby co? A od kiedy się wahałeś? Jakby? Kiedy ta 40? Ile lat temu ci pchnęła? No to było 5 lat temu. Mhm. Więc po tej 40 jakieś dwa lata miałem takiego zawahania, co, co robić dalej? Mhm. Widziałem też, jak inne osoby, które znam, rozwijały już swoje biznes i widziałem, że Idzie to w różnym tempie, różnym osobom, ale generalnie y, większa część osób nie żałuje tych decyzji. i Też postanowiłem jakby, szukać y, drogi już poza, poza firmą. Oczywiście miałem też ten temat być może zmienić pracę na jakąś inną, ale no, ale uznałem, że tak naprawdę zmieni się tylko nazwa firmy, a cała reszta pozostanie bez zmiany to chyba nie jest to droga. Mhm. No bo miałeś dobrą pensję, miałeś samochód, bo miałeś różne wyjazdy, wakacje i tak dalej. Ta, ta. O tym opowiadałeś yy, przed, przed wywiadem właśnie. A, powiedz, a miałeś jakiś inny pomysł poza nieruchomościami? Jeszcze yy, jakieś tam inne yy, takie pomysły? Ja bardzo długo szukam tego pomysłu, jaka branża. Wiele też z tej niewiedzy chyba. Takich były stereotypów związanych z, z różnymi branżami, również z branżą nieruchomości. Między innymi, takimi, między innymi takie wątpliwości, że żeby wejść w nieruchomości trzeba mieć dużo pieniędzy. Trzeba znajomości, trzeba już gdzieś tam lat w tym siedzieć, żeby zacząć coś naprawdę robić dużego, rentownego i to mnie gdzieś tam powstrzymywało. Ale to się zaczęło wszystko trochę przypadkowo, bo już będąc w tym okresie poszukiwań uznałem, że trzeba wykorzystać ten etat i tą dobrą pensję do zaciągnięcia kredytu hipotecznego i kupić dwa mieszkania mhm. pod wynajem żeby tego czasu nie stracić. I tak też z żoną zrobiliśmy, kupiliśmy dwa mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. No jak zaczęliśmy te mieszkania wykańczać, to pierwsze zaczęliśmy wykańczać, szukaliśmy też w internecie informacji, jak te mieszkania przygotować do najmu. Gdzieś tam się zaczynają przewijać filmiki odnośnie również flipowania. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, tak to, to się nazywa. Między innymi gdzieś te twoje filmy też gdzieś przewijały. Ale generalnie skupiłem się na wynajmie. Jak już było mieszkanie gotowe do wynajmu, to powiedziałem do żony, słuchaj, a może byśmy sprawdzili, ile to jest warte, za ile jesteśmy w stanie to sprzedać, tak zupełnie z ciekawości. No i okazało się, że mieszkanie mogło się sprzedać w takiej cenie, gdzie podjęciu wszystkich kosztów, kupna, aranżacji, wykończenia. Pokazał się zysk, który porównałem do zysków z najmu. To okazało się, że to, co możemy zainkasować tu i teraz, to są zyski znajomo z okresu ponad 6 lat, więc mhm. decyzja była szybka, po co czekać 6 lat, jak możemy skasować tu i teraz i tak zrobiliśmy. No i wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście u mnie to wyszło z przypadku zupełnie. Zrobienie pierwszego flipa nie mając w ogóle wiedzy, że to się nazywa flip i że tak można prowadzić biznes. Niektórzy mhm. tak mają sposób na życie, na, na biznes. Zacząłem szukać więcej informacji No i znowu gdzieś te twoje filmy się przewinęły. Przekonały mnie to, co mówisz. Na tych swoich kanałach mnie przekonało wtedy. Na początku, kiedy jeszcze tego flipa pierwszego nie zrealizowałem, wydawało mi się to trochę abstrakcyjne, jak można zrobić 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu. Trochę mi się dawało to abstrakcyjne. Z tej niewiedzy. Ale kiedy sam już zupełnie przypadkowo to zrobiłem, uznałem, że trzeba się douczyć, jak to robić, żeby to było powtarzalne. I być może to będzie sposób na właśnie tę moją przyszłość we własnym biznesie. Mhm. A długo się zastanawiałeś nad tym, czy, czy jakby, bo też mieszkasz w Poznaniu, tak? żeby też wszyscy widzieli, jakby. do Lublinu jest też kawałek, tak to jest parę godzin drogi. To tak. Miałeś jakieś obiekcje, co do tego, żeby tu przyjechać, czy do tego, że przypadkiem ten gość naprawdę istnieje, czy jest wiesz, realny, czy, czy to nie jest jakaś zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Wiesz co, odległość mnie nie przerażała, bo pracując w korpo, wiesz, Dzisiaj byłem w Wrocławiu, jutro w Gdańsku, pojutrze w Szczecinie. Okay. Dla mnie to był chleb powszedni, natomiast e, wahałem się długo e, nad wykupieniem tego, e, tych warsztatów. E, e, pewne wątpliwości były, na ile te pieniądze się zwrócą. Natomiast yy, uznałem, że ok, no, brakuje mi wiedzy, trzeba poszukać sposobu, żeby ją zdobyć, po co mam się sam uczyć na własnych błędach. A ten pierwszy flip taki z przypadku pokazał, że wielu błędów popełniłem. A jakie być um, um, błędy? Na przykład zaciąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem. Czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie. Mm -hmm. i zwracam uwagę na prowizję Kosz... za wcześniejszą spłatę kredytu. Okazało się, że, tak. że prowizja to było 10 tysięcy złotych mm -hmm. i trzeba było um, oddać, to o, o, oddać to po prostu. A jakby tyle nie wyszło, tak? Po tak, prostu. tak. I uznałem, mm -hmm. że skoro z niewiedzy straciłem 10 tysięcy złotych, to, to szkolenie już dawno by mi się zwróciło i tutaj mm -hmm. już jakby y, taka kalkulacja chłodno pokazała, że nie ma się co znawać, czy po prostu trzeba w to, w to pójść. Biznes Rider. A wracając jeszcze do, do, do twojego etatu, to, to nie, nie było tak, że to było bardziej tak, że czujesz, że zarabiasz po prostu na kogoś i, i jakby Cię, to Cię irtuje, czy bardziej czujesz się wypalony w tej pracy i już to trochę jedno i drugie. W takie lekkie wypalenie już zacząłem czuć i widziałem, że, że jak to dłużej będę utrzymywał, to, to, to nie pójdzie to w dobrym kierunku. Poza tym ja zawsze miałem taką osobą, która dawała 100% z siebie i taka praca na 80% już jakby mentalnie troszeczkę mi mhm. się to kłóciło. No i no tak jak powiedziałeś, też uznałem, że skoro mam dalej zasuwać, mhm. to chcę budować swój majątek a nie być narzędziem w rękach innych osób do budowania ich majątków. I to, mhm. to ja bym zauważył. Szczególnie kiedy widziałeś, że masz dużo odpowiedzialności i robisz dużo, prawda? Dokładnie. A, a powiedz, jak wyglądały twoje początki, tak? No bo mi wrzuciłeś ze szkolenia i jak to było dalej? Tak rzuciłeś pracę od razu, czy powiedziałeś nara, teraz ten te lotto? <laughs> czy czy, czy nie, nie. czaiłeś się z tym trochę? No, czaiłem się, jakiś, jakiś 8 miesięcy, rok, żeby ten powinien mhm. odciąć. Po powrocie ze szkolenia tak naładowany wiedzą i przede wszystkim tą motywacją, której mi chyba najbardziej brakowało, że wróciłem w ciągu miesiąca, kupiłem od razu dwa mieszkania, jakoś tak, nie wiem, chyba szczęście nowicjusza. Mm -hmm. Czasami tak jest. Ile na nich zarobiłeś? Z, na każdym około 40 tysięcy, mm -hmm. to było takie książkowe, książkowe <laughs> tak. Eee. Się śmieję czasem, że niektórzy to źle interpretują, że to nie chodzi o to, żeby było 40, tylko żeby było nie, nie mniej tak. niż, tak? Tak, ale tak. każdy cenuje to 40. Ale umówmy się, to 40 tysięcy w takim czasie, to naprawdę to, to była dobra kasa dla mnie mhm. wtedy. Próbowałem robić troszeczkę jedno i drugie, natomiast widziałem, że to nie wychodzi ani jedno, ani drugie na 100%. W związku z tym trzeba by zrezygnować z czegoś, i tutaj oczywiste było, że trzeba zrezygnować z etatu i zająć się w 100% flipami. Mhm. I to była też dobra decyzja. Także ja do każdej decyzji długo jak widzisz, dojrzewam, ale na szczęście ale są to dobre decyzje. Tak, A i są to dobre decyzje. A więc... ile to czasu trwało Tak od szkolenia do rzucenia etatu? No Około roku. Okej, okay. a tam w pracy ci nic nie mówił, że może przemyśl to zastanów się jeszcze i jakby, że albo nie uda ci się, tak? I Wiesz co, były osoby, które mówiły przemyśl zastanów się, były osoby, które po prostu przyjęły to na chłodno, to też dało troszkę do myślenia, że, że no chyba rzeczywiście jesteś narzędziem. Bo nikt za bardzo się tym nie przejmuje, więc to też dało do myślenia, że. że, że, wiesz, że, e, że wydawało mi się, że jest to może po prostu, Ta, tak? Pociąg idzie dalej, powiedzmy. A pociąg idzie dalej i to też pokazuje, mm. że jesteś naprawdę narzędziem. Mm biznes Rider. -hmm. Piotrze, a powiedz mi, jaka była taka twoja największa obawa, jak wchodziłeś w ten biznes nieruchomościowy? Czy miałeś, nie wiem, jakieś coś się obawiałeś, że to nie jest dla Ciebie, albo że sobie nie dasz rady, albo stracisz pieniądze? Wiesz co, powiem szczerze, że nie miałem jakichś wielkich obaw, że sobie nie poradzę mm. albo że stracę pieniądze, bardziej największa obawa była to, czy będę w stanie poszukać takiej nieruchomości, która dadzą mi zarobić. To była mm. chyba największa obawa, ale, ale zobaczyłem, że można to, to zrobić i każdy kolejny zakup, ja bym upewniał w tym, że to jest dobry kierunek i że skoro jest to powtarzalne, to jest dobrze. A poznałeś kogoś na szkoleniu, kto Ci pomógł, jakby, czy nie wiem, czy zainspirował Cię jeszcze e, z uczestników? Wiesz co, pamiętam, że jak wróciłem z warsztatu tych pierwszych, e, to miałem kontakt z kilkoma osobami, które razem były w grupie i widziałem, że niektóre osoby nie zrobiły nic. Po prostu były, e, zapłaciły za szkolenie, były tam i dalej się nic nie zadziało. Na no to było kilka osób, które od razu po powrocie rzuciły etaty, bo takich osób, właściwie etatowców było kilku, od razu rzucili, zaczęli ostro działać i widziałem, że naprawdę no, wymiatają i robią swoje. To też było hmm. dla mnie bardzo inspirujące, że te osoby, które były w tym samym punkcie startu, co ja, już poszły szybciej, szybciej tak? I tak. już są przede mną daleko. To nie chodzi o żony wyścig, tak? ale chodzi o to, ten właśnie przykład, że, że startowaliśmy z tego samego punktu i i wystartowały szybciej niż się. Mhm. A jak się zmieniło Twoje życie jakby od tego momentu? Jak już, to robisz to już dwa, dwa i pół roku, prawda? Jak się zmieniło Twoje życie? Jakby dzisiaj, e, no, nie wiem, jakość Twojego życia albo, albo no, dzisiaj jak się czujesz? Czujesz się bardziej wolny? Czy e, coś się zmieniło tak naprawdę? Ja odchodząc z Korpo, wiedziałem, że po pierwsze chcę zarabiać więcej i postawiam sobie taki cel, że po tych dwóch latach, dwóch, trzech latach chcę zarabiać dwa razy więcej, niż zarabiałem odchodząc. A ile, a ile zarabiasz więcej dzisiaj? Dzisiaj zarabiam dwa i pół razy więcej, niż w niż mm. momencie, kiedy odchodziłem z korporacji, mm. Ale przede wszystkim chciałem mieć o wiele, wiele więcej czasu dla siebie, dla rodziny. E, f, I to, to, to praktycznie od razu, kiedy mm. zwolniłem się od razu, to tą różnicę, zacząłem po prostu żyć. Miałem czas zadbać o siebie, o zdrowie, o, mm. poprzebywać trochę z rodziną. I, I to było bardzo mi plus i no, przede wszystkim czuję się już dzisiaj yy, yy, mocny w tym, no. co robię, bo, bo wiem, że te patenty działają, wiem, że że to jest powtarzany biznes, znalazłem to swoją taką niszę, bo w tej edukacji poszedłem mm. dalej, nie kończąc na tych warsztatach u ciebie, mm. ale też zacząłem szukać wiedzy, jak właśnie ładnie te mieszkania wykańczać, jak robić homestanding, tutaj mm. też te, te moje ścieżki gdzieś poszły w kierunku studiów z w zakresie homestandingu, aranżacji wnętrz, także jestem, oprócz tego, że jestem flipperem, mm. jestem również można powiedzieć z praktyki, ale też dyplomowanym mm -hmm. homestangerem, co okay, jest a, a, a, a, a co, co się wydarzyło, że właśnie poszedłem na tym homestage'i w te studia i jakby zaczęłaś się tym interesować? Te studia troszeczkę pod, po, po, postawiłem mi marzena znowu. to marzena się często przewija w tych moich losach i bardzo fajnie za to jej bardzo dziękuję. Pokazałem, że są, słuchaj, są studia w Poznaniu, nowy kierunek. Zobacz, mnie to zaciekawiło. Poszedłem do mm. biura rekrutacji z takim przekonaniem, że chyba jest to raczej damskie zajęcie, no ale brakowało mi tej wiedzy. I mówię do pani w rekrutacji, czy, czy są tam jacyś panowie na liście studentów, bo jeśli ich nie ma, to ja się nie zapisuję, dziękuję bardzo. No i pani powiedziała, na pewno nie będzie pan sam. Mm -hmm. No i nie kłamała. Było nas dwóch na okay. całej rok. Zawsze lepiej <laughs> dwóch niż sam, nie? <laughs> e, tak, ale bardzo dużo mi dały te, te studia, e, ponieważ e, no z założenia ma na celu e, poprawić wizerunek nieruchomości, przygotować ją do sprzedaży w sposób taki nisko budżetowy. To jest jakby główne założenie. I tam nauczyłem się właśnie tego, co dzisiaj wykorzystuję, e, w, takie liftingi, e, aranżacje, które są niskobudżetowe, ale znacznie poprawiają wygląd nieruchomości. I to jest też jakiś mój sposób, właśnie te flipy, o czym wspomniałeś na samym początku. A więc zaczęło się do tego głodu. Jak startowałem 3 lata temu, nie znałem nikogo, nie że no Może jedna osoba, która się zajmowała nieruchomościami, byłem totalnie zielony. No i moje doświadczenia życiowe pokazały, że jak coś coś robisz, to najpierw się namóż to robić, najpierw coś tutaj się dowiedzieć na ten temat, a potem zacznij to robić. Ten pierwszy flip też pokazał, że te błędy kosztowały mnie wiele tysięcy złotych wyszło dobrze, a mogło być bardzo dobrze więc tutaj nie miałem wątpliwości, że trzeba się po prostu dokształcać. Okej, okay, a jak te, teraz wykorzystujesz tę wiedzę? Bo jakby wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej też, że nie robisz tylko remontu, ale też robisz home staging. I jakby, jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, jak to się przekłada w różnicy, czyli tam, gdzie nie trzeba robić remontu, bo jest jak w miarę standard taki jeszcze wiarę do liftingu, to ile ci kosztuje taki lifting albo taki home staging, a ile by ci kosztował remont? Tak? I jak to się przekłada na zyski? Tak, kupując mieszkania na flipa, część mieszkań nie nadaje się do niczego innego niż generalnego remontu. To by nie ma wątpliwości. Natomiast mhm. część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewien potencjał, mhm. w, którym, w którym można naprawdę bez generalnego remontu znacznie poprawić wygląd mhm. tych mieszkań. No i na przykładzie remont generalny mieszkania w Poznaniu mieszkania dwupokojowego z materiałami robocizna plus zabudowa kuchenna to jest koszt około 50-60 tysięcy. Natomiast liming, li, lifting takiego samego mieszkania w całości kosztuje około 10 tysięcy. Więc zobacz, to jest różnica przynajmniej 40 tysięcy złotych w kosztach. Mhm. Natomiast no, nie ma się słuszkiwać. Takie mieszkanie po liftingu wygląda troszeczkę gorzej niż mieszkanie po generalnym remoncie. Mhm. Ale wiesz, ja flipuję na blokowiskach, wielka płyta. Mhm. Tamte oczekiwania też są trochę inne klientów. Klient przede wszystkim oczekuje, żeby mieszkanie było czyste. Wszystko było sprawne i wszystko było estetyczne. Niekoniecznie musi być nowy i to wystarcza. Ta różnica w kosztach 40 tysięcy powoduje, że mogę to mieszkanie sprzedać odpowiednio taniej niż takie po generalnym remoncie, ale nie muszę wyłożyć kolejnych 40 tysięcy na remont i lifting trwa tydzień, dwa, a nie generalny remont 4-6 tygodni. A czasami ktoś inni tak, to robi się z tego czasami mhm. dwa miesiące. Więc raz szybciej, dwa taniej. Zauważyłem też, że mm, Najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których jakby nie napracuję się najbardziej. Najmniej zarobiłem na mieszkaniach, na których się napracowałem najwięcej. Czyli generalny remont. I to też dało do myślenia. Skoro nie muszę robić generalnego remontu, to nie rób tego. Szybciej, taniej i z większą marżą. Więc więc to jest jakby mój sposób na, na flipy i często właśnie te liftingi robię w mieszkaniach, w których większość osób byłaby generalne. Hmm. A już mógł trochę zdać się na tej mici, jakby na czym polegają Twoje liftingi, Twoje home -tragingi? Pierwsza zasada home Trzeba posprzątać mieszkanie, hmm. trzeba naprawić wszystko to, co jest zepsute. Hmm. Trzeba je odświeżyć, doświetlić, inaczej może przemeblować i zaranżować. Staram się wykorzystać wszystko to, co w tym mieszkaniu jest, a co nadaje się do liftingu. Czyli jeżeli płytki są brzydkie, stare, nawet popękane, ale trzymają się ściany, to te pęknięcia trzeba zaszpachlować, płytki pomalować. Są do tego specjalistyczne farby i to naprawdę wygląda świetnie. Hmm. To, to czasami... Może pokażemy tutaj właśnie w przybitkach te, te twoje, twoje, twoje realizacje, bo, bo wiem, że wysłałeś jakieś tam, tak, dla nas, żebyśmy tak, tak, tak, zobaczyli. Mieszkanie po liftingu, czy łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego, naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Naprawdę bardzo ciężko, aby rozpoznać nowych płytek od takich z przemalowanych. Wystarczy przemalować ściano z pomarańczowych. Na, na białe czy fronty szafek kuchennych z modnego wiele lat temu węgę na, na bardziej jakby na czasie szarości czy biele i mhm. zupełnie inaczej to, e, to wygląda. Tak jak powiedziałem, pięć oszukam przede wszystkim, żeby było wszystko ładne, mhm. czyste i sprawne i to jest sobie coś, co, co musi być przy zakupie e, mieszkania. To jest sobie moja nisza, którą sobie gdzieś mój sposób na, na, na flipy. Hmm. A jakbyś mógł jeszcze to trochę więcej powiedzieć, jakby poza frontami, poza malowaniem ścian, poza malowaniem płytek, tak? Co jeszcze? Wiesz, homesteading się głównie do Zaaranżowania mieszkania w taki sposób, żeby było to ciekawe, przyjazne. Klient podejmuje w pół minuty decyzję o tym, czy kupi to mieszkanie, czy nie. Więc to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Mhm. Zapach też, tak? Zapach, odpowiednie światło. Mówisz o zasłonach też, tak? Tak, tak. Każdy przedmiot, czy każda rzecz, czy każdy materiał, który jest nie, nie, niezbędny, nie powinno go być w pomieszczeniu. Nie wiesz, na przykład nigdzie za, za zasłon. Są to tylko firanki, które nawet nie zasłaniają okna, tylko je ubierają po bokach. Mhm. Raz mi się zdarzyło powiesić zasłony, które powiesiłem i rozwój zdjąłem odniosłem z sklepu, bo one tak wizualnie zmniejszyły pomieszczenie, że, mhm. że razu było widać, że, że no optycznie to pomieszczenie jest zupełnie mniejsze. Często też korzystam z tak zwanej przestrzeni zapożyczonej. Co to oznacza? To oznacza, że jak za oknem jest ładny widok, to staram się też to wyeksponować mhm. po to, żeby w tym małym mieszkanku, do którego wchodzi klient, jego wzrok zatrzymywał się nie na kanapie czy na zasłonach, tylko wręcz na elewacji budynku po drugiej stronie ulicy i to wrażenie przestrzeni jest zupełnie, zupełnie inne. Da się naprawdę malutkie mieszkanka funkcjonalnie ładnie z poczuciem przestrzeni. Często słyszę od klientów, którzy kupują mieszkania moje, obejrzeliśmy wiele mieszkań, ale tu pana jest jakoś tak, jakoś tak ładnie i Nawet nie potrafią powiedzieć co, uh -huh. tylko to ogólne wrażenie jest takie, że nie potrafią tego zdefiniować, No bo w umowie się, większość osób, które nie są związane z rynkiem nieruchomości, nie potrafi samemu ocenić potencjału nieruchomości. Trzeba to po prostu pokazać, wręcz na talerzu włożyć uh -huh. i wtedy to pierwsze wrażenie jest takie, jakie powinno być. Uh -huh. Okej, okay, a powiedz mi, Piotrze, ile już zrobiłeś flipów? Jakby ile z tych flipów było wyremontowanych, a ile było e, wyliftingowanych? Nie? W sumie zrobiłem 16, 16 mieszkań, mhm. z czego 3 mieszkania były z generalnym remontem. Ty unikasz tego remontu, Nie tak? lubię remontów, nie lubię. Tak na, na leniuszka to było. Nie, zaznaczam, <sum> względy ekonomiczne tutaj kalkulacje okay. pokazują, no pewnie, i czas, tam gdzie czas czas nie musisz, czas. nie rób tego. Hmm. Wiesz, w tych remontach też tak samo jak w liftingach, trzeba wiedzieć gdzie się zatrzymać, bo można hmm. trochę przeinwestować hmm. niepotrzebnie, Klienci nie wezmą na, wszystko, co im dasz, ale... Ale czy za to zapłacą? Niekoniecznie. E, czyli trzy generalne remonty, trzy mieszkania zrobione na brudno. Aczkolwiek jeden też przypadek ciekawy, mieszkanie sprzedane na brudno z, z konsultacją dzigową. Mhm. To też ciekawy przypadek, o którym za chwilę powiem. Natomiast cała reszta to były mieszkania zliftingowane. E, I to wychodzi naprawdę e, fajnie. Mhm. Ok, a e, taki największy zysk, który udało się wygenerować, to właśnie na jakim mieszkaniu to było? I... To było mieszkanie Wieżowiec, Wielka Płyta, mieszkanie kupione za 225 tysięcy. W Poznaniu? W Poznaniu, Wieżowiec. Ile metrów? 38 metrów, mm -hmm. e, w koszty zakupu około 6-7 tysięcy, lifting kolejne 7 tysięcy, kosztami się to zamknęło 240 tysięcy. Mm -hmm. e, sprzedano to mieszkanie za 320 czyli 80 tysięcy zysku, mm -hmm. e, niecały miesiąc czasu, więc to, że całkiem, całkiem przyzwoicie. Natomiast ciekawy był przypadek mieszkania, które kupiłem do generalnego remontu. Umówiłem się z ekipą, która te mieszkania mi gdzieś tam remontuje. Powiedzieli ok, przyjdziemy do ciebie za dwa tygodnie, bo kończymy jedną robotę i za dwa tygodnie wpadamy, robimy. Ale myślę sobie, co będę czekał dwa tygodnie. Wyniosłem resztę gratów, zrobiłem nowe zdjęcia, wystawiłem ogłoszenie na sprzedaż, dokleiłem do tego marży, którą chciałem zarobić. E, robiąc remont, no i pojawia się rodzina, która była zainteresowana bardzo tą lokalizacją i z tego względu chcieli kupić mieszkanie, no i zdecydowali się. Natomiast e, po trzech dniach dzwoni pani i mówi pani Piotrze, my chyba zrezygnujemy z tego mieszkania, bo jak policzymy sobie koszty zakupu, ceny mieszkania, notariusza, podatek, to nam zostanie 15 tysięcy złotych i za tych 15 tysięcy my nie jesteśmy w stanie tam nic zrobić, żeby się przeprowadzić. No ja mówię, proszę pani, niech pani weźmie męża, notes i długopis, mm -hmm. ja wezmę komputer, spotkajmy się, ja pani powiem, co zrobić za 15 tysięcy, żebyście tam mogli zamieszkać. No i spotkaliśmy się mm -hmm. i pomieszczenie po pomieszczeniu z notesem w ręku, mówiłem tak, jesteśmy w korytarzu, są trzy płytki trzeba je wykuć, w piwnicy widziałem te płytki jeszcze, ktoś sobie tam przechowywał w związku z tym trzeba je tu wkleić, całość parownicą przeczyścić, będzie dobrze tapety zerwać, pomalować ściany. umie pan malować? no umiem. no to sobie to pan zrobi, tak pomieszczenie po pomieszczeniu przeszliśmy gdzie mówiłem dokładnie co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują i na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Oni byli w szoku, bo, bo, bo po pierwsze nie słyszeli o czymś takim jak malowanie płytek, o czymś takim jak parownica o wielu hmm. innych patentach, które im sprzedałem w postaci hmm. usługi. A ta, ta parownica to jest taka do ubrań, tak? Yy, nie, i... to jest parownica taka do czyszczenia, paro, parą okay. gorącą, yy, karszera, mm -hmm. okay. yy, takich. I, e, I wtedy powiedzieć na... ten cały ostat bród z płytek, tak? Jakby tak, tak, tak, tak. Naprawdę płytki są no, jak nowe, powiem, że są dalej jakby, hmm. designem sprzed 15-20 hmm. lat. Yy, no i powiedzieli tak, bardzo Panu dziękujemy, bo gdyby nie Pan, to byśmy niestety poszukali sobie innego, gorszego mieszkania w niższej cenie, natomiast pokazał nam pan rzeczy niemożliwe e, i oni zdecydowali się kupić to mieszkanie, mm -hmm. także również tą usługą, nazwijmy to, doradztwa homestandingu mm -hmm. też, e, to, to mi bardzo pomaga i na tym można zarobić, e, więc e, to był też takie przy Mufli, bo od aktu zakupu e, i wydania pieniędzy na mieszkanie do aktu sprzedaży i momentu, kiedy te pieniądze do mnie wróciły już z zyskiem, mm -hmm. to było dokładnie 20 dni, więc to też, to też taki bardzo fajny, szybki deal. Zadzuję do ekipy mówię, chłopaki, no musicie szybciej się uwijać, bo e, za wolni jesteście. I, i wam mieszkanie przypadło, I tak? wam robota. Wzięłeś ich na jakieś inne mieszkanie? Widziałem ich na inne mieszkanie, tak, tak. Także bardzo fajnie to działa. No, też zacząłem rozwijać własną markę, która zajmuje się homestandingiem pod, pod, pod nazwą HS Studio, mhm. gdzie też świadczy usługi dla pośredników, też innych inwestorów. Też można na tym przy okazji zarobić pomijając kwestię tego, że sam na swoich mieszkaniach testuje wiele różnych patentów i no to po prostu działa. Mm -hmm. A powiedz mi, bo home jakby to jest już takie szerokie pojęcie i znany bardzo, prawda? Natomiast dlaczego ludzie robią to źle i dlaczego to tak się nie sprawdza, jak, jak mogłoby działać, tak? Wie jest ta różnica? No bo niektórzy myślą, że to położą sobie jakieś tam, nie wiem, zasłonki, firanki, ręciczki, tak? jabłuszko i i, jest, I to jest home tak. No, ludzie robią to źle, bo przede wszystkim nie rozumieją czym jest home -tending. Bo to nie jest dekorowanie, oczywiście dekorowanie jest jednym z elementów homesteading, ale homesteading polega przede wszystkim na atrakcyjnym zaaranżowaniu przestrzeni. Taki sposób, żeby pokazać potencjał, funkcjonalność tego mieszkania i zainteresować jak najwięcej osób, czyli to jest właśnie to co wiem: Wyczyszczenie, usunięcie zbędnych przedmiotów, również te, te dekoracje, te, te słynny kocyk i poduszka, mhm. główne narzędzie wielu osób. Um, ale to jest właśnie um, czasami nawet wykorzystanie starych mebli w taki sposób, żeby je też w się nie mi Musi również um, starą, taką komunistyczną meblościankę rozebrać na części, część wyrzucić, część przemalować, dowożyć nowe gałki. Wyszły super niepowtarzalne meble, które gdzieś tam były ulokowane w mieszkaniu, bardzo fajnie obrały w sposób taki niezbyt Taki nieszablonowy, no ludzie też chodzą oglądając mieszkania, szukając, dla siebie, widzą też często wszędzie to samo, z tej samej sieciówki, te same meble, mm. natomiast jak pokaże się coś innego, takiego niepowtarzanego, to też jest coś, co przyciąga uwagę. Mm -hmm. Jest dużo mebli na sprzedażach, tak. tak no. Też się rozmawiałem z Moniką i mówiłem, że znalazła jakąś szafę, wartą 4-5 tysięcy znalazła za tysiąc z haczykiem. Tak. Piękną, piękną, lusną szafę i to nie jakoś z tylko po prostu taką już, tak. no, lepszą, może to nie jest jakieś tam meble na wymiar, ale no, to, ludzie to widzą tak, i, i, i czują też tą jakość. Tak, ale ważne jest to światło, mm. ważne jest to zapach, w czym się, też taki mm. patent, że na te wszystkie mieszkania to sprzedaję, mam taki mały ekspres do kawy, na kapsułki. Jak mam prezentację, już po telefonie widzę, Pod że... Podpachę Express, Tak, Super. dosłownie, dosłownie. I jak czuję po telefonie, jak ktoś się omawia, że to jest potencjalny, mm -hmm. poważny klient, to przed jego przyjściem, dosłownie 5 minut, naciskam, parzę sobie kawę. Klient wchodzi, nie czuje odświeżacza, powietrza, czy jakichś takich chemicznych zapachów, tylko czuje naturalną kawę i jak się czuje, czuje się dobrze. Czuje się jak w domu albo w kawiarni. Poza tym zawsze jest to taki pretekst do, do takiego zagajenia rozmowy, a wie pan, wie pani, właśnie zapożywiając sobie kawę, może pani by również miała ochotę się napić. I to tak od razu buduje relacje, rozluźnia klienta, czuje się wtedy dobrze, jest jakby do rozmowy. Że, że mu nie sprzedajesz Czy mu nie sprzedaję, tak. nie wciskam, tylko po prostu sobie luźno rozmawiamy. A ten klient siedzi z tą kawą, rozgląda się już widzi siebie w tym wnętrzu. To, to, jest, to jest właśnie też to, to sztuka sprzedaży. Business Rider. Czy jak szukasz mieszkanie, to, to, to patrzysz się pod kątem właśnie home stagingu, żeby można było zrobić, czy jakby trochę tak kręcisz nosem, jak jest mieszkanie takie do generalnego remontu, czy wolisz po prostu pójść tam swoją drogą i robić ten home staging? Jak szukam mieszkania i mam dwa mieszkania, które nadają się na flipa, do generalnego remontu i do liftingu, to kupuję obydwa. Mm -hmm. Okej. Okay. Bo patrzę przez kryterium rentowności i zysku, to jest jakby najważniejsze. Nie można się zakochiwać w mieszkaniach, tylko zakochiwać w tym biznesie. To chyba od ciebie gdzieś słyszałem. W zakresie biznesu, a nie w mieszkaniu. Ja tam nie będę mieszkał. To nie jest dla mnie, tylko na to ma po prostu zarobić. Natomiast, no tak powiedziałem, nie za bardzo robię te generalne remonty. Oczywiście, jeżeli na tym się zarabia, to się te remonty robi i tyle. Natomiast, zawsze, aby przyjemniej zrobić liczne montaż, tak powiedziałem, szybciej, taniej. No i po prostu to działa. Okay. A powiedz Piotrze, no tak już na końcu, gdzie byś chciał być za te 3-5 lat, bo dzisiaj robisz flipy, fajnie tu to wychodzi, zarabiasz znacznie więcej niż wcześniej. A też mi wspominałeś o jakichś kamienicach, tak? Czy, czy bardziej byś szedł właśnie w remonty, albo może nie w remonty, tylko w hurtowe obracanie mieszkaniami, czy bardziej w deweloperkę byś chciał iść, jakby gdzie byś ciebie by widział za parę lat? Wiesz to no właśnie tak zastanawiałem się gdzie chciałbym za te trzy lata być, ale jak sobie spojrzę w tył, gdzie byłem trzy lata temu, gdzie miałem kompletnie nic wspólnego z nieruchomościami i oglądałem pierwsze filmiki twoje i Business Rider mhm. i mówię sobie, co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie, a dzisiaj ja tutaj siedzę mhm. i to pokazuje, że trzeba jeździć wysoko i, i nie ma tutaj się co oglądać na przeciwności, tylko po prostu trzeba robić swoje. Gdzie widzę się za kolejne 3 lata, no chciałbym na pewno zeskalować mocno ten biznes, więc, więc yy, yy, myślę właśnie o czymś takim jak być może kupno yy, kamienicy. Kupno całych pięter, no, trzeba tak hmm. skolować. W związku z tym, to zbieranie tak pojedynczych mieszkań zaczyna być gdzieś tam problematyczne hmm. i to może być ciężko w ten sposób. No więc no, tam, gdzie bym chciał być za 3 lata, to przede wszystkim tych zrobić nie robić hmm. nie wiem, 16 w 2,5 roku, tylko 16-20 w rok hmm. i to jest jakby mój, mój cel na najbliższe 3 lata. Hmm. No to myślę, że to widzimy się chyba za miesiąc na flipach kurczowych <słuch> tak. na szkoleniu, gdzie ja to pokazuję już dla takich absolwentów e, jak ty. A w ogóle, Piotr, jest jesteś absolwentem który również dołączył do klubu poparty Master Club, także to jest klub dla osób, które zrobiły powyżej 10 flipów, albo zrobiły powyżej po miliona na, na właśnie biznesie flipowym. Powiedz mi, jak daleko Ci jeszcze do miliona brakuje, tak, żeby zrealizować żeby, żeby ten taki złoty aktualny, który ja wręczam absolwentom, którzy zrobili na moim patencie, milion złotych. No tak, ten, ten pierwszy próg osiągnąłem w maju chyba, tak, maju się widzieliśmy. No cóż, dalej, no widzimy się za rok. Tak, widzimy się za rok, ja będę, ja będę obserwował Ciebie, tak? Czy, tak. czy, czy idziesz dalej w tym kierunku? Także cieszę się bardzo, bo to jest dla mnie też wielka satysfakcja, że no ludzie po prostu, ja im daję pewne narzędzia, oni z tego korzystają i niektórzy tak jak Ty dodaję coś od siebie, ale ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ jak robisz to swoim sposobem, to w pewnym sensie tak, jakbyś trochę dłubał przy steryjnym samochodzie, nie? Tracisz gwarancję. Ten mój system on, e, jest, gwarantuje, że on działa, jeśli robisz jeden do jednego. Oczywiście możesz zrobić tuning i ten samochód będzie jeździł szybciej, lepiej i tak dalej, natomiast e, większości ludzi, którzy dłuby przy samochodach, je psuje, prawda? Mało kto potrafi coś dodać od siebie, żeby to zrobić, to by się udało i niektórzy też tak robią, ale wiem, że zazwyczaj jak ludzie kombinują, robią po swojemu, robią intuicyjnie, Często mieszkanie, jakim się wydaje, te, te, te, te remonty, Ty poszedłeś w stronę optymalizacji, żeby jeszcze mniej wydać, prawda? I to jest dobry kierunek, ale niektórzy myślą, dam więcej, zarobię więcej i zarobię lepiej, będę bardziej szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. Tak? A, a zazwyczaj ktoś mówi, no bo przeinwestowałem w to mieszkanie yy, tak? i dodałem za dużo tam sprzętu, rzeczy i nie zrobiłem. Także to, to trzeba uważać, że trzeba brać to co najlepsze, ale no jednak się raz zastanowić, czy przypadkiem od tych reguł, które ja uczę, odejść, prawda? Mhm, jasne. Dobrze, dzięki Piotrze, wielkie. Dzięki. Piąteczka. Do zobaczenia w takim razie za rok, mam nadzieję, że tak. za rok się zobaczymy znowu.